Dojeżdżamy do zakrętu, zrzucimy sobie jeden bieg, nie jest to zakręt mocny, ale trzeba rozwodzić czwórka i teraz widzimy, odbijamy się od kawężnika, patrzymy po lewej Bez kawężnika, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, i teraz łamiemy go, nikogo nie ma i sobie jedziemy tutaj, dojeżdżamy następny, jedziemy, jedziemy, śmiało-śmiało. Następny zakręt, ten bardzo minimalny, wypuszczamy. I następny zakręt jest dość ostry i bez widoczności. Przyhamowujemy. Redukcja do trójki. Wprzód puścić z Jeszcze nie kręcimy. Jeszcze. I teraz kręcimy. Jedziemy sobie spokojnie. I gaz, gaz. Przyspieszamy. Następny bieg. I tutaj wypuszczamy. Jeszcze, jeszcze. i dopiero kręcimy i trzeba się przyzwyczaić do tego, że tym samochodem się inaczej jedzie. Znowu jest lekki zakręt w prawo, patrzymy lewe, lustryka, odbijamy się od krawężnika i jak koła przejdą jeszcze nie i teraz dopiero dołamujemy. Mamy bardzo trudny zakręt w prawo, później będzie w lewo i tutaj trzeba będzie również jesteśmy przed zakrętem, roztrzeżmy sobie, żebyśmy za zakrętem mogli się przytulić do prawego krawężnika. Wolnie tylko, wolnie jedziemy, jedziemy. Dostęp, dostęp, dostęp, dostęp. Łamiemy i kierowca z lewo i łamiemy. Tujeszka, tujeszka. O i jedziemy i łamiemy. I, I przyspieszamy i następny bieg. Wiadomo mniej więcej jak yy, trzeba się zachować? Tak wiadomo. Czyli kursan dostał, osoba ucząca dostała odpowiednie narzędzia, jak pokonywać który zakryt i sobie według własnej oceny tych narzędzi musi używać. Tak jak mówiłem wcześniej, później będzie to intuicyjne, ale na początku trzeba na to bacznie zwrócić uwagę.